Riverside East, w Aberdeen I w tym to nowo wybudowanym budynku odbędzie się konferencja lekarzy OG UK Certified Doctors uprawnionych do badań offshore'owych Jeżeli jesteś pracownikiem platformy wiertniczej to z pewnością takie badania będziesz wcześniej czy później musiał przejść, a to okolica tegoż to miejsce.